Ryneczek w Krośnie w, na Podkarpaciu, sfilmowany 10 sierpnia 2013 roku W nocy padało a w tej chwili się ładnie przepogodziło Tam w pod, koło pod cieni widzę jakieś knajpki do których zaraz pójdę coś zjeść, kościół widać parę zasadzonych iglaków dawno temu A to wszystko filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia Stoję tyłem do jakiejś studni na Ryneczku w Krośnie i jeszcze raz filmuję Ci panoramę tego miejsca Jest sobota 10 sierpnia 2013 roku Miejsce jest naprawdę sympatyczne